Magiczne przesłanie od wróżek, karty anielskie na ten tydzień. Od dzisiaj poniedziałku 14 lutego do 20 lutego niedzieli. Zapraszam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów i nowych słuchaczy. Jeśli dziś znalazłeś mój kanał, proszę zasubskrybuj go z dzwoneczkiem u góry, byś dostawał powiadomienia od YouTube'a o wszystkich moich nowych codziennych wróżbach kolektywnych tutaj w postaci moich filmików. Zapraszam do subskrypcji. Oczywiście zapraszam również do komentowania aktywnego, by była wymiana naszej energii, bym czytała wasze komentarze. Proszę też o lajki. I zapraszam też wszystkich Państwa indywidualnie na wróżby osobiste, indywidualne, czytania indywidualne, które są na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć i konkretnych pytań do kart. Napiszcie mi na e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie w komentarzach i pod filmikiem, a ja Wam podam warunki takich wróżb indywidualnych. Zapraszam serdecznie. Zobaczmy, kochani Państwo, jaka. Karta dzisiaj wypadła mi podczas tasowania kart. Oczywiście jest to seria magiczne przesłanie od wróżek dr Doren Virtue. Jest to talia kart anielskich. I zobaczmy Jaką kartę dziś dla Państwa wyciągnęła? Widzimy aniołka, który siedzi w ogrodzie pełnym pięknej natury, flory i patrzy na ptaszka. Ptaszek, który może odlecieć. Który jest jakby płochy. Aniołek przypatruje mu się z zadziwieniem, z ciekawością. Piękna natura, zielona, czyli symbol nadziei. Kwitnąca przyroda. Zobaczmy, co mówi ta karta. Odpuść. Jeśli zrezygnujesz z nadmiernej kontroli i odprężysz się, Twoja energia przyciągnie do Ciebie spełnienie marzeń. Czyli odpuść to Twoje napięcie, oczekiwania za wszelką cenę, że coś musi się zdarzyć. Odpuść i daj Wszechświatowi, by sprawy się toczyły. Daj Wszechświatowi sobie pomóc. Pomóc tym sprawom, które mają do Ciebie przyjść w określonym czasie. Na wszystko jest Twój czas. Nieraz czekanie jest dłuższe, ale się opłaca. Odpuść. Zobaczmy, co mówi książeczka doktor Doreen Virtue. Odpuść. Jeśli zrezygnujesz z nadmiernej kontroli, odkrężysz się.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 To zdanie, ten przekaz, który poczuliście w sobie intensywnie, ten jest dla Was ważny i weźcie sobie go do serca. Teraz jeszcze wyciągnę trzy klucze anielskie, które mają otworzyć nam drzwi do rozwiązania problemów lub otworzyć nas samych na nowe sprawy. Zobaczmy, co przekaże ta... Tak kart, klucze anielskie. Żyj w zgodzie z samym sobą. Czyli Twoje priorytety, Twoje wartości, reguły, Twoje pryncypia są ważne. Nie pozwól zagłuszyć się poprzez innych, którzy Ci coś wymawiają. Odważ się zdobywać nowe doświadczenia. Czyli wszelkie zmiany, jakieś nowe doświadczenia mogą być jeszcze czymś lepszym. Nie bój się tego i otwórz się na coś nowego na jakieś zmiany, na nowe doświadczenia. Wyznaczaj sam swoje granice. Czyli musisz wiedzieć, gdzie są twoje osobiste granice, by nie przekroczyć ich. Takie i wskazówki od aniołów Dostali Państwo na ten tydzień. Weźcie dla siebie to, co czujecie i co dla Was jest ważne. Życzę Wam pięknego tygodnia. I odpuśćcie, jeśli coś Wam nie służy. Odpuśćcie też napięcie i nerwowość w oczekiwaniu na coś lepszego. Odpuśćcie te wymagania. Zostawcie to wszystko Wszechświatowi, aniołom, archaniołom o Bożej, by oni pokierowali już czasem. Nieraz sprawy trudne potrzebują więcej czasu. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Już wkrótce.